Najpierw musimy odkręcić zaślepkę trójnika. Następnie musimy ściągnąć O-ring, który znajduje się na czujniku temperatury, gdyż musimy go ręcznie zainstalować w trójniku. Możemy się wspomóc dowolnym narzędziem. Pamiętajmy, że musimy to wykonać bardzo dokładnie, gdyż Każda niedokładność na tym kroku może powodować późniejsze wycieki. Następnie powinniśmy sprawdzić, czy zacisk oporowy stworzywa sztucznego jest zatrzaśnięty na pierwszym zagłębieniu. Możemy go ściągnąć i ponownie nasunąć na pierwsze zagłębienie. Nasuwamy nakrętkę, pamiętajmy, że instalując czujnik temperatury, trzymamy go za nakrętkę i teraz mocno wsuwamy aż do końca I jak wejdzie nam do końca, możemy go zakręcić. W środku powinno to wyglądać tak, aby czujnik nie dotykał żadnej ze ścianek trójnika.